Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo, jedno i to samo drzewo. Osiągnęliśmy dojrzałość, zajmujemy stanowiska. Co się zżarło i wychlało, na zmęczonych puchnie pyskach. Cośmy pozapominali, zostawiło w oczach pustkę. Żar zwycięstwa nas wypalił, jak karabi nową łuskę. Jak karabi nową łuskę. Rysiek wreszcie umył ręce, dotąd czarne podrukarni. Protestuje się za wzięcie o nagłówek solidarni. Julek grać nie umiał w piłkę, zwali go pryszcza Tamenda. Taktyki ujawnił żyłkę, w otoczeniu prezydenta, w otoczeniu prezydenta. Kopną źle wszedł do rezerwy, ale nawet zławki ławki kopie Nie zawiodą Julka nerwy w zjednoczone Europie Ela żyje nawet nieźle, co rok jeździ do Nepalu Przekazuje co przywiezie, przetrwa z tego co odpalą Przetrwa z tego co odpalą Lena wyszła nieszczęśliwie, za bezwzględne, bez Co się dziesięć lat nią żywi, Lena urok ma i wzięcie, Z nich uczciwie robi pieniądz, więc nerwice ma i wrzody, Ale mu zazdrości, chęnio, Niezadbany, zły i głodny, Niezadbany, zły i głodny. Zawzorcawszy, robił henio odrzucania trefnych ofert Znów paskala i montania etyki był filozofem Z ty zazdrości i z tej złości znów dziś robi zawyrocznie Etykel mu cel uprościł, zniszczy z dzicha zanim spocznie Zniszczy z za zanim spocznie w sumie przyszłościowy rocznik, wiek dwudziesty wchodzi. Dzieci marca, grudnia, stoczni, chrzestni, bólów przy porodzie. Kajem się za wstyd i gorycz, za niewyważenie racji. Więc z skruchą i pokorą uzupełniam obserwacje, uzupełniam obserwacje.